Co się wydarzy? Dzisiaj mam takie ogólne pytanie do kart. Co w najbliższym czasie się wydarzy? Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów i widzów, którzy są pierwszy raz na moim kanale. Jeśli znalazłeś lub znalazłaś mój kanał właśnie teraz, to proszę zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, Właśnie mój kanał byś dostawał powiadomienia od YouTube'a o codziennych moich darmowych filmikach i wróżbach. Zapraszam. Również dziękuję i proszę o więcej komentarzy i lajków z kciukiem w górę. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich Państwa, którzy potrzebują właśnie rozmowy, wskazówek, drogowskazów, co dalej z Państwa problemem. Zapraszam poprzez kontakt na e-mail. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. loelia.orakel.maupa.gmail.com To mój adres e-mailowy. Proszę znaleźć pod filmikiem i zapraszam na wróżby indywidualne. Dzisiaj, moi kochani, co się wydarzy wkrótce. Wkrótce, to znaczy no, za parę dni, za parę tygodni, w najbliższym czasie. Mam trzy karty do wyboru dla Państwa. Te karty mam z pięknej talii Oracle of Mystical Moments. To jest talia kart angielska. I właśnie ona ma przepiękne, różne tematy. Katrin Weltstein jest autorką tej talii, czyli orakel mistycznego momentu, mistycznych momentów. Z tej tali wybrałam, kochani, trzy karty do wyboru. Wybierzcie sobie kartę, która wam, was przyciąga lub coś do was przemawia. Karta numer jeden. Karta numer dwa. I karta numer 3. Proszę, wybierzcie kartę, która przyciąga oko lub symbolizuje Waszą osobowość lub chwilę na ten czas, dzisiejszy i zapraszam. Zaczynamy od karty numer 1. Karta numer 1: Elixir of Life czyli eliksir życia. Elixir życia kobieta, która napaja się wonią pięknego kwiatu róży. Róża oczywiście symbolizuje miłość. Widzimy również płatki tego kwiatu w kształcie serc. Czyli jest tej symbol miłości. Oczywiście kolor czerwony również kolor miłości, kolor seksualności. Symbolika kolorów na tej karcie również w postaci tej sukienki, która również jest... Koloru czerwonego, tutaj na dole, jest symbolem właśnie miłości, pożądania, namiętności, seksualności. Czy eliksirem życia jest dla Was właśnie miłość? Czy miłość jest dla Was właśnie czymś najważniejszym, na co? czekacie, za czym tęsknicie, czego pragniecie. Właśnie myślę, że miłość, sprawy romantyczne, związku, relacji, rozwój relacji zawraca wam właśnie w tej chwili głowę, zawraca wam wszystkie myśli. Myślę, że to jest właśnie temat, który jest sensem waszego życia który nadaje eliksir Waszemu życiu. To znaczy miłość, właśnie konkretyzując, nadaje sens Waszemu życiu, Waszej egzystencji. Pragniecie, by właśnie sprawy miłosne w najbliższym czasie się ułożyły, by nabrały być może właśnie takiej pięknej barwy, barwy pożądania, romantyczności. I napajacie się właśnie tą energią miłości. To jest Wasz eliksir, z którego możecie czerpać siłę, który możecie pić i napawać się zapachem miłości. Tak jak tutaj ta kobieta napaja się zapachem róży. Zobaczmy, kochani, co do tej karty, jeśli chodzi właśnie o miłość, jako eliksir i sens Waszego życia, co wydarzy się w najbliższym czasie. Co wydarzy się w miłości w najbliższym czasie? Co wydarzy się w miłości w najbliższym czasie? Ups, wypadły mi te karty. Tutaj mamy jakąś akcję, jakiś kontakt, jakąś wiadomość która owszem przyniesie jakieś dyskusje, być może spory, ale również rozwiąże jakieś problemy. Sprawy potoczą się w dobrym kierunku. Jednakże należy wyjaśnić tutaj Wasze komplikacje jakąś nieuczciwość, jakiś fałsz. Wypadła mi jeszcze karta pod stół, więc ją podniosłam. Tutaj karta szczęścia. Więc kochani, Dla grupy pierwszej mamy tutaj oczywiście w sprawach miłosnych, jak sugeruje tutaj temat tej wybranej przez Was karty, jakąś wiadomość szybką, która do Was już tutaj nadchodzi. Jest owszem dużo, być może sporów dyskusji, komplikacji, natomiast sprawy rozwiną się dobrze. Sprawy wyjaśnią się. Co należy wyjaśnić, to jest, kochani, Fałsz, nieuczciwość, być może zdrada, być może granie na dwa fronty, być może tej nieszczerość, jakieś, jakaś dwulicowość, intrygi, maskowanie się, niepokazywanie uczciwej twarzy, niegranie fair. To należy wyjaśnić. Być może nastąpiła jakaś zdrada, przez co są komplikacje. Yy, komplikacje są właśnie problemy zawikłania, niemożność wyjścia z tych problemów. Nie widzicie jakby tutaj właśnie wyjścia y, z tej sytuacji, w której się teraz znajdujecie, z tym partnerem czy, lub z osobą, której myślicie. To należy wszystko wyjaśnić. Karta gwiazdy mówi oczywiście o szczęściu, o wyjaśnieniu wszystkich niejasnych sytuacji, które są pod osłoną nocy, czyli wyjaśnienie czegoś lub, nie wiem, coś się dowiecie, coś tutaj y, przejrzycie na oczy, coś się wyjaśni, właśnie jeśli chodzi tutaj o sprawy nieszczere, nieufności, zawikłane. Tutaj em, karta szczęścia mówi o tym, że pójdzie wszystko w dobrym kierunku, o tym sugerowały również bociany, czyli sprawy rozwiążą się pozytywnie, znów nastąpi szczęście, momenty szczęścia, pojednania. Na, na dnie karty mamy również klucz, czyli otworzycie się na partnera, on otworzy się na Was i Będą jakieś nowe tutaj rozwiązania, perspektywy, nowe jakieś tutaj, być może nowa szansa, nowe przedsięwzięcia, tak? Także tutaj ta karta oczywiście znamionuje wyjaśnienie Waszych spraw i przejrzenie jakby tutaj wyraźnie na oczy, że być może jeszcze raz chcecie coś spróbować. Miłość eliksirem życia. Czyli sprawy wyjaśnienia tutaj tych komplikacji, tych nieszczerości są dla Was bardzo ważne i dlatego czekacie, czekacie na to, by się wszystko wyjaśniło. Być może jest jakaś nieufność, nieszczerość w tym związku, brak zaufania, co oczywiście powoduje, że jest dużo problemów. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam kochani grupę drugą. Grupa druga to ta karta. Wszystkie osoby, które wybrały tę właśnie kartę. Weaving flowers, czyli tkanie kwiatów. Tkanie kwiatów, kochani, to karta, która mówi o pięknej kobiecie, która jest bardzo zżyta z naturą. Która jest piękna, która jest zadbana, elegancka i która żyje w zgodzie ze sobą i z naturą. Tkanie kwiatów, czyli cierpliwość, jakiś, jakiś talent. Tak? Ta osoba tka kwiaty, być może sukienkę z kwiatów, dywan z kwiatów. Czyli jakby bardzo jest nie tylko związana z naturą, ale rozkoszuje się tym pięknem kwiatów natury i wykorzystuje tą naturę, by coś pięknego stworzyć, jakieś dzieło, tak? coś tkać z kwiatów. Więc wy wykorzystuje nie tylko naturę, ale również swoje piękne, wspaniałe, cudowne talenty, więc kochani, nie tylko jest to sugestia, że macie w najbliższym czasie żyć w zgodzie ze sobą, w harmonii z naturą, być zdrowym, zdrowym duchem, ciałem, intelektem, ale również byście wykorzystywali swoje talenty, byście dostrzegli w sobie wartość i byście zadbali o siebie, byli Piękne, piękni. Zobaczcie, ta kobieta jest elegancka, piękna, spokojna. Także zadbać proszę o siebie, o swoją osobowość, swoje talenty, zainteresowania, żyć w zgodzie ze sobą i z naturą, z prawem natury. Zobaczmy, co pokażą karty na najbliższy czas. Oj, już mi wyleciały. Dobrze, więc weźmy je. Tutaj ym, otworzą się jakieś rozwiązania komplikacji, które obecnie się u Was być może wydarzyły. Ym, rozwinie się tutaj szczęśliwie jakieś, jakaś sytuacja, Natomiast musicie zobaczyć, kto jest tutaj dla Was fałszywy, nieszczery, dwójcowy. Kto tutaj um, zagrywa z Wami nieuczciwie. Macie zwrócić uwagę na swoją stabilność i uważać, żeby ktoś nie zakłócał Waszej stabilności. Jeśli chodzi o jakieś podpisanie umów, nowe umowy, nowe jakieś sprawy, być może Wasze administracyjne, um, Tutaj uważać na ludzi fałszywych, którzy chcą Was wykiwać, wyrolować, wy... oszukać jakby, tak? Czyli tutaj otworzą się jakieś, owszem, rozwiązania komplikacji, które są, y, otworzą się być może jakieś szanse nowe, y, by rozwiązać te Wasze problemy, które teraz macie, jednakże jest przestroga, uważajcie na osoby nieszczere, intryganckie, fałszywe. Tak? ponieważ one mogą zagrozić Waszej stabilności, egzystencji yy, zawodowej, nie wiem, mieszkalnej, zwią w związku, tak? Yy, tutaj sprawy właśnie jakichś wyrafinowanych, yy, nie wiem, zachowań osób, fałszywych, proszę zwrócić uwagę, kto jest nieszczery w Waszym środowisku mieszkalnym lub pracy lub w związku, oczywiście może się to też dotyczyć związku, że ktoś Was tutaj zdradza, oszukuje, wykorzystuje, musi się przejrzeć na oczy i to zobaczyć, tak? Tutaj te karty były w ten sposób. Więc y, ktoś tutaj fałszywy zagraża Waszej stabilizacji. Y, jeśli chodzi o, nie wiem, nowe jakieś tej y, umowy, pertraktacje, to uważajcie na fałszywe osoby, to już mówiłam. Jeśli chodzi o nową szansę w relacji, to jest tutaj dużo spraw do wyjaśnienia, komplikacji. Mieliśmy labirynt, czyli dużo sekretów, dużo tajemnic, o których jeszcze nie wiecie. Także to należy wyjaśnić, ponieważ ktoś tutaj zagrywa z Wami nieszczerze, ktoś tutaj coś przed Wami ukrywa maski, tak? Czyli się maskuje, ukrywa, nie pokazuje prawdy lub prawdziwej swojej twarzy. Proszę uważać i jeśli jest tutaj fałszywa osoba, partner lub fałszywi przyjaciele, fałszywe osoby w pracy, proszę się odciąć, odciąć od nich, pomimo, że tutaj bociany obiecują nam dobry rozwój spraw, przejrzycie może na oczy, zobaczycie, kto jest fałszywy, może coś się wyda, ale chodzi o to, żebyście żyli priorytet, żebyście mieli taki, że jesteście w zgodzie ze sobą i z naturą, czyli jesteście w zgodzie zawsze ze sobą. Patrzcie, kto jest fałszywy, kto was chce oszukać, nie wiem, coś wam ukać, wykorzystać Was i żyjcie. Przede wszystkim postawcie na siebie, na swoje priorytety i reguły, na swoją osobowość, na swoje talenty, na swój rozwór, rozwój osobisty, duchowy, intelektualny dalej, Więc wyeliminujcie wy ze swojego środowiska lub ym, związku wszystkie osoby, które Was wykorzystują i grają w stosunku do Was nieszczerze. Są nieszczere, są kłamliwe, oszukują Was. Także wyeliminujcie te osoby, tak? I postawcie na siebie, na siebie samą, na swoje talenty. Taki jest tutaj przekaz, kochani, dla grupy drugiej. Zupełnie inny, prawda, niż w grupie pierwszej. Przemyślcie, jakie fałszywe osoby są wokół Was. Przemyślcie, co powinniście wyeliminować. Kto nie gra z Wami szczerze, nie fair, tak? Dobrze, kochani, przejdźmy do grupy trzeciej. Grupa trzecia to ta karta, wszystkie osoby, które wybrały właśnie tę kartę. Karta ta nazywa się The Perfect Key, czyli perfekcyjny klucz. Czyli osoba, kobieta, która trzyma w dłoni perfekcyjny klucz, wspaniały Klucz, który, który otworzy tutaj jej serce. Widzicie, to serce jej jest uwięzione w klatce, jakieś yy, powiedzmy sparaliżowane, które jest zamknięte, zablokowane. Natomiast jeśli ona otworzy ten kluc tym kluczem tą klatkę, to serce uwolni się, tak? Wyjdzie na zewnątrz, będzie mogło się odblokować, otworzyć, kochać na nowo zacząć być może jakiś nowy etap, jeśli chodzi o sprawy miłosne w relacji i tak dalej. Tutaj ten wspaniały ptak, który siedzi na ramieniu tej kobiety, trzyma właśnie pętle kluczy i jakby jeden klucz pasuje do tej klatki. Oczywiście karta mówi o tym, by otworzyć się na miłość, na nową szansę, na nowe jakieś perspektywicznie nowe, widocznie znajomości, nowe spotkania, randki, dać szansę nowym osobom wejść w nasze życie i być może któraś z tych osób będzie właśnie godna Waszej miłości. Ta karta mówi również o oczyszczeniu i otwarciu czakry serca. Czakra serca musi być odblokowana, by na nowo pokochać, by na nowo uwierzyć w potencjał miłości. Tutaj widzimy też symbolikę kolorów, czyli żółty kolor, który mówi o tym, że jest słońce, jest nadzieja, że nastąpi pozytywny czas, że właśnie otworzy się nasze serce, tak? i będzie znowu piękny, słoneczny, pozytywny czas, nastąpi znowu lato, czyli pełnia naszej miłości, naszych uczuć, romantyzmu itd. Być może nawet ta karta znamionuje symbolicznie czas lata, gdzie będziecie szczęśliwi w miłości lub po prostu symbolizuje tutaj szczęście w miłości. Słońce powiem, kolor żółty mówi o tym właśnie pożądaniu, namiętności, no, bardzo gorącej miłości, tak, więc taka jest symbolika tej karty, oczywiście w tej, ten żółty troszeczkę pomieszany z kolorem zielonym, bo koło to nadzieja, nadzieja na otwarcie się, otwarcie swojego serca, tak, na nową miłość, na rozwój miłości, romantyczności, nowych Uczuć, czyli tak właśnie powinniście postąpić: oczyścić, odblokować swoją czakrę serca. Za pomocą zielonej świecy możecie zrobić rytuał. Zapraszam wszystkich na mój kanał do playlisty. W playliście macie moi kochani moje rytuały na przyciąganie szczęścia i miłości. Możecie zrobić to za pomocą właśnie różowej świecy i zielonej świecy, zielona świeca na oczyszczenie i otwarcie czakry serca. Więc tutaj takie piękne przesłanie dla grupy trzeciej i zobaczmy, co wydarzy się w tej kwestii miłosnej, tak, żeby otworzyć swoje serce na nową miłość, na nowe ranki, nowe osoby lub nową szansę, by uwierzyć, że miłość jeszcze może przyjść, tak, by nie paraliżować właśnie swojego serca, swoich uczuć w klatce, by nie zamykać, nie uwięzić swojego serca w klatce, tylko otworzyć tą klatkę i poddać się właśnie swoim uczuciom, popłynąć z tą falą romantyczności. Piękna ta karta, można opowiadać naprawdę godzinę o symbolice tej karty. Zobaczmy jednak, co dopowiedzą nam karty Lenormanda. No dzisiaj w trzech wszystkich, czyli wszystkich, w trzech grupach mam te maski. Jakaś nieuczciwość, nieszczerość, nieszczerość, jeśli chodzi o stabilizację, o spotkania. Dlatego zamknęliście pewnie serce w klatce, macie blokady przed miłością, ponieważ uważacie, że jest wasz partner czy osoba, w, się, w której się zakochaliście nieszczera, nieuczciwa. Dlatego jest koniec tutaj, tak? Serce w klatce, czyli koniec miłości koniec związku, relacji, którą żeście zakończyli. No, jakieś nieszczerości, tutaj um, nieuczciwość przy Waszej stabilizacji, związku, tak jakieś fałszywe spotkania, były fałszywe rozmowy, nie za bardzo ufacie być może tej osobie, że ona ma szczere um, do Was zamiary i przez to zablokowaliście swoje serce i uczucia, zablokowaliście się ponieważ myślicie, że ta osoba jest egoistyczna, wyrafinowanie właśnie tutaj yy, nie wiem, czy kłamała, czy oszukiwała, czy zagrywała nieszczerze, także tutaj zablokowaliście się przed tą nieszczerą, kłamliwą, wyrafinowaną osobą, która robiła jakieś gierki, tak? Yy, zablokowaliście swoje serce, swoje uczucia i zakończyliście kontakt, zakończyliście ten związek. Jednakże Każda śmierć mówi o zmartwychwstaniu, o narodzeniu się Feniksa z popiołów na nowo, czyli jakaś transformacja, zmiana. To ym, będzie następna, następny krok, jakby następny rozwój, czyli transformacja tego związku, transformacja samej siebie, transformacja właśnie swojego nastawienia do nowych być może osób, które nadejdą, tak? nowych partnerów potencjalnych. Tutaj coś się wydarzy, uleczy się coś, czyli otworzycie swoje serce, które jest uwięzione w klatce i wyleczycie samą siebie, przyjdzie jakaś informacja, jakiś ruch, jakaś akcja szybka, teraz, już, już idzie do Was, czyli z dnia na dzień, z chwili, z chwili następną chwilę, tutaj coś się wydarzy nowego, tak? Jest to szybka karta rozwoju, y, uleczenia relacji, uleczenia właśnie swoich uczuć, więc... Kochani, z tych blokad wyjdziecie, bo tu jest wyjście z blokad i to szybkie, tak? natychmiastowe wręcz, y, informacje, które do Was idą. Czyli wyjaśnienie, tutaj uleczenie być może tego związku lub uleczenie samej siebie właśnie poprzez otwarcie się, wyczyszczenie czakry serca. Tutaj coś się odrodzi, coś przyjdzie nowego być może lub przyjdzie coś z przeszłości, co się ma naprawić, wyjaśnić narodzić na nowo, przyjdzie nowa szansa, przyjdzie coś nowego, ale Wy musicie oczywiście otworzyć najpierw swoje serce, otworzyć się uczuciowo i wyjść absolutnie tutaj z tych blokad. Czyli te blokady mówią właśnie o tym uwięzionym sercu w klatce. To musicie właśnie pokonać, czyli otworzyć kluczem tą klatkę, zlikwidować te wszystkie blokady i narodzić się na nowo, czyli tutaj karta narodzenia, Stania, kart transformacji. To właśnie musicie zrobić. Taka jest tutaj sugestia dla grupy trzeciej. Dziękuję grupie trzeciej, kochani, dziękuję wszystkim grupom, które dzisiaj widziały mój filmik. Rzeczywiście ciekawe przekazy. Napiszcie mi w komentarzach, czy Rezonują z Wami te grupy. Dziękuję serdecznie. Proszę o komentarze, lajki z dziurkiem w górę. Proszę o nowe subskrypcje. I dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia. Już niedługo.